Witam wszystkich widzów kanału, chcę pokazać swoją parę żanek sumaczanskich właśnie w tarlisku i zobaczymy całe tarlo w tym filmiku. E, temperatura wody 27 stopnie. podnoszę o 2-3 stopnie temperaturę. E, woda w proporcjach 3 do 1, czyli 3 razy woda z akwarium, jeden raz po filcie obrócono osmozy. No i zobaczymy, to jest ich pierwsze tarło. Wszystkie pytania i komentarze proszę zostawić pod filmikiem. Dziękuję wszystkim, miłego oglądania, do widzenia.